Gdyby Piorun tak umiał. Halo, Piorunie! Co? Czy możesz mi tutaj wejść i strzelić? Ale jak? Normalnie, wejdź i strzelić. Nie. Czemu? Bo nie ma czemu! No proszę cię! Nie. No ej. No dobra.